No, cześć ekipa, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszę w zasadzie dwa tematy. Cześć Alan, daj tylko znać czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. To jest tylko główny problem w tym biznesie. Jak mnie słychać, to lecimy dalej, a mianowicie hmm, Opowiem o policjancie z Wrocławia, który został raniony maczetą przez jakiegoś tam osobnika w czasie interwencji. Natomiast w, jakieś tam w kontraście także powiem o tym, jak to policjanci pobili się na urodzinach i, i jakie tutaj są inne konsekwencje, prawda? Czyli Pierwsze zdarzenie jest takie, że jakiś głupek po prostu policjanta tam trzasnął i mm, nic temu człowiekowi się raczej nie stanie, ponieważ prawdopodobnie jest chory psychicznie, natomiast tutaj dwóch policjantów, zamiast sobie tam wyjaśnić sprawę jakoś tam grzecznościowo, to po prostu będą obaj mieli kłopoty. i. i Kolejna rzecz, to opowie, odpowiem Ci na pytanie, jakie byś miał podejście, czy Twoje podejście jako policjanta zmieni się, kiedy będziesz zaangażowany w jakieś zdarzenie z podejrzanym, czy z osobą, która jest facetem, w porównaniu do podejrzanym, który jest kobietą, prawda? czyli czy tutaj jakieś, jakieś byś yy, inaczej traktował tą kobietę niż, niż mężczyznę, prawda? Oboje są podejrzani, tam popełnili jakieś przestępstwo, nie definiuję jakie. I, i yy, co tutaj bym Ci tylko powiedział, jeżeli masz jako, jakąś, jakieś, jakąś swoją odpowiedź, jakbyś potraktował kobietę, a jak mężczyznę, to... Zapraszam Cię tutaj na czata, daj tam jakieś, jakiegoś, jakąś swoją odpowiedź, prawda? No tradycyjnie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ze mną pogadać, to już na sam koniec telefon 783 35 prawda? Tutaj Kamil, chciałbym Ci podziękować. Dzięki Twoim filmom ukończyłem Szkołę Policji i Słups w grudniu 2021, dziś ZPI KPP. Dzięki, dzięki, dzięki za takiego newsa. Natomiast zacznijmy od sprawy pod tytułem Policjant raniony maczetą. W zasadzie sprawa jest trochę stara, prawda? Jak sobie wygooglujesz, to będziesz ją miał, prawda? Czyli 11 styczeń 2023, weźmy tutaj powiedzmy TVP Info, Wrocław. O kurde. I, i w, przez przypadek spotkałem kolegę tego policjanta. I co się okazało, że facet został trzaśnięty maczetą, jak mieczem, prawda? No, użył broni. Natomiast agresywny osobnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Eufemistycznie tutaj piszą, że życiu funkcjonariusza nie zagraża niebezpieczeństwo, ale przeszedł on zabieg, prawda? Czyli zgłoszenie od matki: mężczyzna jest chory psychiatrycznie, chce ją pobić i tak dalej, i tak dalej. I jeden z policjantów został raniony w szyję oraz plecy, dobył, bro, dobył, dobył broń i oddał strzał. No, z wyjątkiem ranionego policjanta nikt nie, nie podniósł obo, obrażeń. I no, skończy się tutaj to tym, że ten biedny policjant zostanie z tą szramą, jaką ma, prawda, gość, zaliczy po prostu jakiegoś tam psychiatryka i w zasadzie minął miesiąc od tego zdarzenia, nawet trzy tygodnie i nikt tutaj, pies z kulawą nogą, żadna prasa, żadne tam jakieś media już tego tematu nie poruszają, prawda? No, maczeta raczej powinna służyć do takich rzeczy jak obcinanie tych bananów, prawda. Natomiast, natomiast czasami niestety policjant też musi, musi zaliczyć, zaliczyć jakieś tam problemy z tą, z takimi osobnikami, prawda, ale y y jest tutaj kontrast do innej sprawy, a mianowicie, że dwóch policjantów pobiło się na urodzinach. Jeden trafił do szpitala, prawda? I co z tego, że to było na jakimś tam prywatnym zdarzeniu, prawda? Siedli sobie, popili sobie dwaj goście. No niestety, czy to prawda, czy nie? czy ta żona się teraz broni, czy nie, no, zarzuca agresorowi doprowadzenie jej do innych czynności seksualnych, zorganizował, imprezę zorganizował policjant z Wydziału Prewencji, zaprosił kolegów wraz z żonami, zaczął się dobierać, no i kolega, nie namyślając się, po prostu zdzielił go po mordzie i się na tym biznes skończył. Stwierdzono pęknięcie oczodołu. I niestety o ile tamto zdarzenie Ciężko ranny policjant no, skończyło się tym, że już nikogo to nie obchodzi, to jeszcze dzisiaj w TVN-ach po prostu oglądałem, że zrobiła się z tego sensacja, że dwóch policjantów się napierdala i tak naprawdę y, będą mieli i problem, prawda? Jeden i drugi będzie miał problem. Dajcie mi kasznąć. Zanim ta sprawa się jakoś wyjaśni, kto tam naprawdę, do kogo się dobierał, co tam robili, to no, zostaną prawdopodobnie wobec obu wyciągnięte jakieś tam konsekwencje. Nawet jeżeli ten człowiek, który no, teoretycznie bronił tą żonę miał rację, to... Nie wiem, czy to tak sobie wolno wymierzać samemu sprawiedliwość, szczególnie jeżeli się jest stróżem prawa. Pamiętam jakieś takie zdarzenie z moich czasów wojskowych, dwóch podchorążych też sobie tam wypiło, dwóch podchorążych się pokłóciło, jeden drugiemu obił michę też prawdopodobnie był złamany od szodu, ale to były lata 80., siedli, dogadali się, przeprosili się i sprawa się zakończyła. Nie było tutaj żadnej, nazwijmy to, prasy, nie było sensacji, prawda? Natomiast w chwili obecnej musisz sobie zdawać sprawę, że no, możesz mieć problem z takiego po wodu, prawda? Czyli nawet jak jesteś pijany, nawet jeżeli no, dzieje ci się jako policjantowi krzywda, to... Bo zakładam, że no, na tej imprezie nie byłoby policjanta, tylko byłby jakiś inny kolega i policjant obija mu michę, prawda? Za dobieranie się do żony, to według mnie tutaj jest niestety, no, wydalenie ze służby. Także chętnie usłyszę, co masz do powiedzenia, prawda? Tym bardziej, że małżeństwo się zawsze tam jakoś dogada, prawda? Natomiast no, często jest, są sytuacje, że musisz jeździć do jakichś tam Aktów przemocy domowej, no i coś takiego, ja tutaj poglądowo przedstawiam na filmiku, może się zdarzać bardzo często, prawda? Także mówię, gość, który dostał, zaliczył maczetą do obcinania bananów, no, historia już jego poszła w zapomnienie, a ja tutaj, tvn VN -y, i inni napierdalają i no mówię, jest to jakaś tam sensacja na tydzień, na dwa, zobaczymy, prawda? Jeżeli teraz masz jakieś pytanie, to chętnie usłyszę, mówię o pytanie dotyczące pytanie dotyczące tego zdarzenia, co opowiedziałem. Natomiast y, odpowiem Ci na pytanie, jakbyś właśnie jakie ma, miałbyś podejście, czy Twoje podejście zmieniłoby się, gdybyś był zaangażowany w zdarzenie, w którym podejrzanym jest mężczyzna, w porównaniu do podejrzanego, który jest kobietą. I ja bym tutaj dał takie generalne stwierdzenie, że niezależnie od tego, z kim bym miał do czynienia, zawsze taką osobę potraktowałbym z wysokim poziomem godności, prawda? I, I tak naprawdę nie bardzo wiadomo, jeżeli nie jesteś jeszcze przećwiczony, co miałbyś robić, ale taka formułka, która mi się ostatnio spodobała, że po prostu wykonywałbym wszystkie czynności, które, które nauczyłbym się na treningu, na, na jakichś policyjnych szkoleniach, prawda, kiedy już tym oficerem czy tym policjantem zostanę, prawda. Jeżeli chodzi o traktowanie kobiety i mężczyzny, nie traktowałbym ich w jakikolwiek inny sposób z powodu płci. Natomiast moje podejście, mój styl komunikowania dostosowałby się do aktualnej sytuacji. Czyli, jeżeli dany osobnik byłby agresywny lub konfrontacyjny, czy poszedł na jakąś konfrontację, to dostosowałbym mój styl o styl porozumiewania się do tej sytuacji. Natomiast jeżeli kobieta byłaby, jeżeli osobnik byłby wrażliwy, również dostosowałbym mój styl porozumiewania się do danej sytuacji. Ale jeszcze raz powtarzam, zawsze bym stosował się do instrukcji oraz do treningu oraz do zasad postępowania, które dostałem podczas policyjnego treningu i traktowałbym tychże podejrzanych z należytą godnością, prawda? No i to taka formułka dosyć, dosyć ogólna, prawda? Bo mówię, mogą cię zaskoczyć, możesz nie wiedzieć, co, co masz tam tak naprawdę robić, no to skąd masz wiedzieć, co masz robić, jeżeli nie miałeś jeszcze policyjnego szkolenia, prawda, policyjnych jakichś tam instrukcji. Zresztą te rzeczy też są płynne. Często po jakichś zdarzeniach tam oni dostosowują jakieś swoje zasady postępowania do jakichś zasad bieżących, związanych z daną sytuacją. Także jeszcze raz, jeżeli ktoś coś ma do powiedzenia, tutaj serdecznie Zapraszam na czata z boku, yy, odpowiem na parę pytań. Tutaj cześć Wojtek Prałat, już, już policjant wszystkiego najlepszego na, na nowej drodze życia. Widziałem tam twoją narzeczoną na Facebooku, także cieszę się, że, że ci się jakoś tam wszystko układa. O, teraz będzie 13. pensja, 14 lutego, czy 15. są chyba Walentynki, prawda? Także, także dobrze tutaj Wojtek pisze, że czasami jest sytuacja taka, że nie za bardzo człowiek wie, jak się ma za, z, z, zachować, prawda? Tutaj jest Niby biedna, poturbowana kobieta, która jednak może, może, może mieć, może mieć, no, może coś tam niedobrego, niedobrego zrobiła. Nie tylko, niestety, faceci się zachowują tak, jak się zacho Także czekam na jakieś pytania, jeżeli nie, to, po... jeżeli nie, to powoli yy, będę kończył, prawda. Niestety różne bójki, bójki yy, są przy użyciu fajnych, ciekawych narzędzi, prawda. To jest niby zwykły kij baseballowy, ale widać, że jakiś wzmocniony troszeczkę. Także można się, można takim kijem już będąc policjantem, yy, że, że tak powiem, zaliczyć. Także czekam na jakieś yy, pytania, parę sekund przerwy, a jeżeli jeżeli już nikt nie będzie tutaj miał nic ciekawego do. Nic ciekawego do. Y, powiedzenia, prawda? No, poczęstujecie tutaj jeszcze jednym obrazkiem, prawda? Tak czasami. I Tak czasami. Przemoc domowa wygląda, czyli ziom z jakimś pasem, a tam pani siedzi i czeka na swój los, i niestety czasami bywa, że ten policjant przyjdzie, a kobieta zmienia swoje jakieś tam zeznania i chroni, chroni tego, chroni tego. O, gościa, prawda? O, tutaj może. Tutaj też jakiś filmik taki. Trochę zeszliśmy z tematu, prawda? Dobra. Wojtek, co pan sądzi o tej interwencji z tą szaloną kobietą? o strach, wiadomo panu gdzie to było. Powiem szczerze, że, że nie ogonąłem. miałem obejrzeć film Bagiety w tym temacie, ale akuratnie tego tematu, tego zdarzenia nie znam i nie chciałbym tutaj opowiadać o czymś, czego, czego tak za bardzo nie wiem. Mówię, głównym moim celem było... Pokazanie ci, że tak naprawdę policjant może być skrzywdzony i szczególnie przez osobę chorą psychicznie i nikt tutaj się nim za bardzo tam nie przejmuje. Natomiast jeżeli zdarzenie jest typu tak zwane sensacja, prawda, czyli napierdala się, napierdala się dwóch policjantów, napierdziela się dwóch lekarzy, napierdziela się jakieś dwie osoby zaufania publicznego. To się lepiej w prasie czy w mediach sprzedaje, prawda? No i w zasadzie to jest tylko to, co mam do powiedzenia. Teraz tak, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę trzy zdania telefonicznie, to mam tutaj Telefon 783 273. 3 3 5 dobra Kamil, co Pan sądzi o Bagiecie? No Bagieta jest klasycznym przykładem, że multi select i cała rekrutacja dopuszcza ludzi, którzy się do policji nie nadają. W zasadzie z tego, co zrozumiałem, on już zaczął wymieniać jakiś tam czas temu, no oczywiście tam przedstawia jakąś swoją ciekawą wersję wydarzeń, natomiast uczciwie trzeba mu przyznać, że być może na jego decyzję, że zrezygnował z tej policji, miał wpływ to, że po prostu zaczął dobrze zarabiać jako youtuber, prawda. I muszę, patrząc tak nawet po, po, na swoją jakąś tam akcję na YouTubie, jeżeli ktoś ma dobrą, dobrą treść, dobry content, to jest w stanie ściągnąć koło siebie całą, że tak powiem, rzeszę klienteli, i moja firma, jakby to powiedzieć, z 12-metrowego pokoiku w domku jednorodzinnym nagle zrobiła się 600-metrową przychodnią, prawda? I tylko dzięki YouTubie, YouTube'owi i... i... No tam stronek i stronek internetowych, prawda? Stron i stronami internetowymi i bagieta idzie w tym samym kierunku, że jeżeli nie masz jakiejś płatnej wersji YouTube'a, to nagle widzisz, że leci pięć reklam na początku. To już czasami może, może zniechęcić do oglądania. Potem jeszcze są jakieś tam linki partnerskie. Szczerze mówiąc, nawet zapomniałem, tam chyba nawet jakieś tam gry reklamuje, czy, czy, czy, czy coś tam, jakieś tam hazardowe historie, prawda. No czyli jest dobrym youtuberem i życzę mu jak najlepiej, żeby tam po prostu... Zarabiał sobie w inny sposób, no, do YouTube'a się nadaje, do policji się po prostu nie nadawał. Natomiast yy, ciekawi mnie tylko to, yy, no, w, w końcu mu się jakieś tematy skończą, odgrzewane kotlety, prawda, z czasów jego służby i czy będzie miał dostęp do jakichś tam ciekawszych materiałów, które... Yy, które będą bieżące, prawda, czy, czy, czy tylko po prostu będzie przeżuwał to, co wszyscy widzą w internecie, czyli przykładowo w moim, w moim przypadku, prawda, czyli policjant raniony maczetą, prawda, czy, czy pobici policjanci na urodzinach i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, przy czym mówię, mnie, mnie to bardziej interesuje pod kątem multiselektu. Natomiast jego będzie interesowało bardziej pod kątem jakiegoś tam zarobkowania. Także no, życzę każdemu policjantowi, żeby takie jakieś tam miał miękkie lądowanie, nie szedł tylko do ochrony, czy tam na jakiegoś ciecia, czy, czy, czy na taksówkarza, czy do jakiejś tam innej pośredniej pracy, a ja po prostu zarabiał jakiś tam pieniądz pod tytułem kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie czy, czy, czy, czy nawet więcej, prawda? A jest to wszystko dzięki YouTube'owi możliwe, prawda? Ile obecnie trwa rekrutacja w Opolu? Jak ktoś wie, to niech powie. Słuchajcie, kochani, yy, powoli kończę. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś zapytanie, to ostatnia szansa tam na czacie. Jeżeli oglądasz w powtórce, to zrób to już w komentarzu do tego wideo. No i masz dobry przykład, że policjantem jest się cały czas, również na tak zwanych prywatkach, na tak zwanych domówkach u kolegi. Jeżeli masz tendencję, że dostajesz małpiego rozumu po, po alkoholu, czy tam po jakichś innych używkach, no to lepiej, lepiej na takie imprezy nie chodź, prawda? Także y, trzymaj się, cześć i do następnego razu.